To za anioł, popatrzcie na nią Piękna sukienka, cudowna pamięta Aż co za usta, niebiańskie oczy Uważaj, bo za uroczy To nie do wiary, a może czary To niemożliwe, by zdarzył się cud Nie ostrzegają, nie dowierzają A ja, a ja, bo ja Kocham jej włosy, uśmiech uroczy Ale najbardziej niebiańskie oczy Widzę w nich kolor, błękitny nieba Nic więcej dziś mi nie trzeba Kocham jej usta, we jej w nocy Ale najbardziej niebiańskie oczy Widzę w nich gwiazdy, nocnego nieba Nic więcej dziś mi nie trzeba kocham, kocham Nic więcej dziś mi nie trzeba kocham, kocham, nie trzeba Co to za laska? Jest jak z obrazka Piękna, nieśmiała, po prostu wspaniała Sam takie oczy w ogień skoczył. Uważaj na mnie, bo serce złamieś To zbyt banalne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 Do Nic więcej dziś mi nie trzeba Nie trzeba Kocham, kocham Kocham, kocham Kocham jej włosy uśmiech uroczy Ale najbardziej niebiańskie oczy Widzę w nich kolor nic więcej dziś mi nie trzeba, kocham jej usta, kocham jej wrocy, ale najbardziej niebiańskie oczy, widzę w nich gwiazdy Nocnego nieba. Nic więcej dziś mi nie trzeba, dziś mi nie trzeba. Zdjęcia,